Pojęcie istotności statystycznej jest używane niemal we wszystkich dziedzinach nauki. Pojawia się w raportach publicznych, dziennikarstwie opartym na danych. Na pewno kojarzymy, że jeśli coś jest istotne, to musi być ważne i znaczące. Ale skąd się to wzięło i co tak naprawdę znaczy? Wyobraźmy sobie, że prowadzimy sad z jabłoniami. Ktoś mówi nam, że istnieje nowy gatunek jabłoni, który przy takim samym nakładzie pracy daje większe jabłka. Nie chcemy wierzyć na słowo, więc bierzemy jedno jabłko z każdej jabłoni, ważymy i tamto okazuje się nieco cięższe. Ale nawet w obrębie jednego drzewa nie ma dwóch identycznych jabłek. Czysto losowo mogło nam się trafić, że jedno akurat będzie większe. Więc powtarzamy próbę i tym razem nasze jabłko okazuje się cięższe. Robimy to po raz trzeci i teraz oba są równe. Trzy próby i trzy wyniki, więc który z nich jest właściwy? Możemy powtarzać losowanie, zwiększać i zwiększać próbę. Intuicyjnie czujemy, że im więcej zważymy jabłek, tym bardziej nasz wynik jest wiarygodny, niezależny od szczęścia czy pecha. Ale nie możemy przecież zbadać wszystkich. W którymś momencie musimy się zatrzymać i zastanowić, czy różnica w tych średnich wynika rzeczywiście z różnicy gatunkowej, czy tylko z losowego doboru próby. Albo czy jest istotna, czy nieistotna statystycznie. Masa poszczególnego jabłka jest losowa, ale to nie znaczy, że może przyjąć absolutnie dowolne wartości i kompletnie nie jesteśmy w stanie ich przewidzieć. Możemy założyć, że opisuje ją rozkład normalny. Przeciętne wartości pojawiają się najczęściej, czyli z największym prawdopodobieństwem, a skrajnie małe i skrajnie duże jabłka bardzo rzadko. Ten matematyczny model może rozciągać się w nieskończoność, ale w praktyce wiemy, że jest tylko przybliżeniem. Nie spotkamy nigdy antygrawitacyjnych jabłek o ujemnej masie, ani takich zdolnych przygnieść słonia. Rozkład ma swoją wartość oczekiwaną, do której uśredniają się losowane wartości, gdybyśmy zwiększali próbę w nieskończoność. Ma też odchylenie standardowe, które mierzy przeciętne odchyłki w jedną lub drugą stronę. Gdybyśmy znali wartości oczekiwane rozkładu masy jabłka z dwóch jabłoni, wystarczyłoby je porównać ale mamy tylko losowe próby, których średnie zbiegają się do wartości oczekiwanej, ale zawsze mogą być trochę większe lub mniejsze. Żeby stwierdzić, czy rzeczywiście istotnie się różnią, możemy sięgnąć po test statystyczny. Do testu zawsze podchodzimy z pewnym założeniem, w tym przypadku, że gatunki jabłoni są równie dobre. Nazywamy to hipotezą zerową. Hipoteza alternatywna będzie brzmieć, że masy jabłek się różnią, ale na razie przyjmujemy hipotezę zerową za prawdę. Później obliczamy statystykę testową, która w tym przypadku wygląda tak. Ale skąd właściwie się wzięła? Sumy zmiennych o rozkładzie normalnym również mają rozkład normalny, określony takimi parametrami. Skoro masa jabłka jest zmienną o wartości oczekiwanej mi i odchyleniu sigma, średnia z n-elementowej próby z tego rozkładu będzie mieć parametry mi i sigma przez pierwiastek z n. Jeśli w statystyce testowej odejmujemy dwie średnie, to sama statystyka też ma rozkład normalny o takiej wartości oczekiwanej. A według tego, co przyjęliśmy w hipotezie zerowej, ta różnica będzie równa 0, a wraz z nią wartość oczekiwana statystyki. Zwykle też dokonuje się standaryzacji, czyli podzielenia statystyki przez jej odchylenie standardowe, żeby jej nowa postać miała odchylenie równe 1. Wiemy więc, że jeśli hipoteza zerowa jest prawdziwa, to statystyka ma standardowy rozkład normalny, czyli taki o wartości oczekiwanej 0 i odchyleniu 1. Możemy teraz wykonać obliczenia i dostaniemy pewną wartość. Jeśli mamy rację co do hipotezy i zasymuluję wykonanie tego testu wiele razy, wartości statystyki będą układać się w standardowy rozkład normalny. Ale jeśli średnie tak naprawdę są różne i hipotezę zerową przyjęliśmy błędnie, rozkład statystyki testowej będzie przesunięty. Wtedy wartości, które powinny pojawiać się bardzo rzadko, teraz będą nam wychodzić znacznie częściej. W normalnym przypadku nie mamy możliwości symulacji. Losujemy próby tylko raz i liczymy jedną statystykę testową. Jeśli wejdzie wartość, którą z dużym prawdopodobieństwem da się uzyskać ze standardowego rozkładu normalnego, to nie mamy podstaw przypuszczać, że coś jest nie tak z naszym założeniem. Ale jeśli wyjdzie wartość gdzieś z ogona tego rozkładu, to możemy się zastanawiać, czy nie bardziej prawdopodobne jest, że hipoteza zerowa była błędna, a rozkład jest naprawdę przesunięty. To trochę jak wyrzucić wiele razy to samo oczko w grze w kości. Mieliśmy aż takie szczęście, czy może kość jest oszukana? Prawda jest taka, że zawsze musimy liczyć się z przypadkiem, ale możemy kontrolować jego wpływ. Większość programów statystycznych przy każdym teście poda nam p-value, czyli prawdopodobieństwo, że uzyskamy tak odległą statystykę przy założeniu hipotezy zerowej. Jeśli prawdopodobieństwo jest duże, nie ma powodu wątpić w hipotezę. Możemy ustalić też poziom istotności, zazwyczaj jest to 5%. Jeśli p-value jest mniejsze od poziomu istotności, to prawdopodobieństwo uzyskania takiej statystyki przy takim założeniu uznajemy za zbyt małe. Stwierdzamy wtedy, że nasze założenie było błędne. I rozstrzygamy test na korzyść hipotezy alternatywnej. Im mniejsze p-value, tym bardziej pewne jest, że nie odrzucimy hipotezy zerowej przez przypadek. Istnieje mnóstwo różnych testów z różnymi założeniami i statystykami, ale wszystkie mają ten sam schemat. Przyjmujemy założenie na temat rzeczywistości, dla którego statystyka ma znany rozkład. Jeśli w rzeczywistym przypadku uzyskamy wartość, która najprawdopodobniej nie pochodzi z tego rozkładu, to możemy uznać, że założenie było błędne. Wróćmy na chwilę do naszej statystyki. Łatwo zauważyć, że im większa różnica między średnimi sprób, tym większa statystyka, tym bardziej odległa od domniemanego środka rozkładu i tym wyższy poziom istotności. Intuicyjnie, im większy efekt, tym bardziej możemy być pewni, że nie wynika z przypadku. Z drugiej strony, kiedy liczność prób rośnie, statystyka też się zwiększa. Dzięki temu nawet niewielkie różnice da się wykryć przy odpowiednio szeroko zakrojonym badaniu. Ta zależność pokazuje też, że choć jesteśmy w stanie udowodnić hipotezę alternatywną na pewnym poziomie ufności, to tak naprawdę nie jesteśmy w stanie udowodnić hipotezy zerowej, Zawsze może się okazać, że efekt istnieje, ale jest zbyt mały, żeby wykryć go przy takiej wielkości próby. Na szczęście nie zawsze jest to problem. Bo jeśli nawet przeprowadzimy bardzo solidne badanie i wykryjemy, że nowy gatunek jabłoni rzeczywiście daje o kilka gram większe jabłka, czy naprawdę będzie to warte całej inwestycji?